W środę 3 listopada Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny zebrała się, aby debatować nad systemem monetarnym w Polsce. W związku z rosnącą inflacją zdecydowała się na kolejną podwyżkę stóp procentowych z 0,5% do 1,25%, czyli o 0,75 punktów procentowych. Co to oznacza dla zwykłego zjadacza chleba, jak przełoży się to na wzrosty cen towarów i usług i czy właśnie na naszych oczach rząd nie zaczyna ratować systemu monetarnego, który co tu ukrywać, zaczyna wymykać się spod kontroli? Wszystko to i wiele więcej w dzisiejszym odcinku. Jeżeli więc jesteś osobą przedsiębiorczą, szanujesz swoje pieniądze lub po prostu chcesz dowiedzieć się czegoś ciekawego, zapraszam cię serdecznie do obejrzenia tego materiału w całości.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 Rada Polityki Pieniężnej zaczyna zaciągać hamulec zręczny i o ile jeszcze kilka tygodni temu jej członkowie wypowiadali się bardzo negatywnie o podnoszeniu stóp procentowych do góry, to teraz ich słowa poszły dawno w zapomnienie. Tak samo zresztą jak szumne wiosenne zapowiedzi o tym, że inflacja jest tylko przyjściowa i zaraz spadnie. Cóż się jednak dziwić, wystarczy pójść do sklepu na zakupy czy też pojechać na stację paliw, aby szybko przekonać się na własnej skórze, że ceny szaleją i biją kolejne maksima. Oficjalna inflacja za październik przekroczyła próg 6,8% i wcale nie zamierza się zatrzymać. Bomba, jaką była wieść o najwyższej od 20 lat inflacji za październik, wywołała prawdziwą burzę. 6,8% w październiku było nawet dla oficjalnej retoryki zbyt poważnym impulsem, aby go lekceważyć. Rządzący zdają sobie z tego sprawę i już przygotowują grunt mówiąc, że kolejne miesiące mogą przynieść kolejne podwyżki cen i dobicie do 7, a nawet 8% w skali inflacji to tylko kwestia czasu. Wszystko wskazuje jednak na to, że jest to bardzo optymistyczne założenie, zważając na sytuację jaką mamy w sklepach, na stacjach benzynowych, jak i na naszych rachunkach za prąd czy gaz. Oczywiście wszystko zwalane jest na karp censurowców i po covidowej czkawki, ale nie da się ukryć, że programy socjalne jakie serwowano nam w ostatnich latach dołożyły swoje i teraz ceny produktów i usług po prostu wystrzeliły w powietrze. Warto w tym miejscu dodać, że to nie wszystko co czeka nas w najbliższych miesiącach. Wprowadzenie pakietu ustaw nazwanych nowym ładem wywróci do góry nogami system podatkowy i niestety w mojej ocenie podniesie jeszcze bardziej ceny dóbr i usług w naszym kraju. Ktoś może powiedzieć i co z tego? Czym się martwić? W momencie jednak, kiedy na jego koncie nie pozostanie nic oprócz debetu, szybko zmieni on swoje zdanie. Inflacja jest podstępnym podatkiem, który ogołaca każdego z nas i im większa tym gorzej dla każdego człowieka. Rada Polityki Pieniężnej widząc skalę podwyżek stara się zapobiec pogorszeniu sprawy. Podniesienie jednak stóp procentowych o nędzne 0,75% do poziomu 1,25% nic nie pomoże. Gdyby podnieść je jednorazowo do poziomu 5, 7 czy nawet 10% tak jak miało to miejsce jeszcze nie tak dawno w 2001 roku inflacja mogłaby zostać zahamowana. Niestety taki ruch byłby po pierwsze jasnym znakiem na to, że w naszym kraju dzieje się po prostu źle, po drugie tego typu ruch zniszczyłby całą gospodarkę. Wyobraźcie sobie sytuację, w której z tygodnia na tydzień rata kredytu hipotecznego rośnie o kilkaset złotych do góry. Ile osób poradziłoby sobie z taką sytuacją, nawet gdyby była ona przejściowa i miała trwać rok czy dwa. Rząd zdaje sobie z tego doskonale sprawę i gra na zwłokę ile tylko może. Inflacja jednak jest coraz bardziej widoczna i nawet zwykły Kowalski, który nie wie o ekonomii zbyt wiele, widzi z czym mamy do czynienia. Dlatego, że też w świat musiał zostać wysłany jasny komunikat, że stopy procentowe są podnoszone. A że są podnoszone zbyt delikatnie, no to już jest inna historia. Przed nami więc bardzo ciekawe czasy, które mogą doprowadzić do wielu ekstremalnych sytuacji. Wyobraźmy sobie chociażby sytuację, w której niewystarczające działania Rady Polityki Pieniężnej doprowadzają do wystąpienia ponad 10% inflacji. Poprzez kolejne zaniechania i wprowadzenie dodatkowych programów socjalnych przez rząd sytuacja się jedynie pogarsza. Wszystko drożeje w oczach, waluty, obce śrubują kolejne maksima, tak samo jak złoto. Polska staje się nieatrakcyjnym i niewiarygodnym miejscem do inwestowania środków przez ogromne fundusze inwestycyjne, a to doprowadza do załamania, które kończy się bankructwem naszego państwa. Jak widzicie taki scenariusz byłby naprawdę straszny i mam nadzieję, że nigdy nie nadejdzie. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że sytuacja jest naprawdę poważna i nie zapowiada się, aby miało być lepiej. Tutaj kłania się sytuacja w Brazylii. Kraj ten walczy z ponad 10% inflacją. Kiedy stopy procentowe były tam wysokie, inflacja była hamowana. Kiedy jednak polityka nowego prezydenta stała się mocno prosocjalna, kraj ten pogrążył się w poważnych problemach. Stopy procentowe musiały być tam podnoszone i na chwilę obecną znajdują się one na poziomie 7,75% i na pewno nie jest to koniec podwyżek w tym kraju. Przypominam wam w tym miejscu, że Brazylia należy do grupy krajów G20. Jak więc widzicie czarny scenariusz jaki przedstawiłem wcale nie jest taki surrealistyczny, zwłaszcza że inflacja cały czas się rozpędza i jeżeli nie zostaną podjęte radykalne kroki, Polska może mieć ogromne problemy. Podwyżki stóp procentowych nie są już tylko opcją, ale stają się przymusowym rozwiązaniem, bez którego polska gospodarka może podzielić los Brazylii lub co gorsza Argentyny czy Wenezueli. Kiedy jednak patrzę na pomysły ekipy rządzącej, włos jeży mi się na głowie, czytając o kolejnych świetnych pomysłach rządzących takich jak chociażby bony energetyczne, które proponuje minister Patkowski, widzę ewidentnie w którą stronę dąży władza. Smutnym jest fakt, że ludzie nie potrafią zrozumieć jednego prostego faktu. Rząd nie ma swoich pieniędzy, a żeby komukolwiek coś dać, musi zabrać komuś innemu lub wydrukować z powietrza kolejne miliony złotych. Jest to jednak temat na inny odcinek, wróćmy więc do tematu inflacji. Warto również w tym miejscu dodać, że prezes Adam Glapiński, a raczej jego działania są coraz częściej krytykowane przez zagraniczne podmioty, które bardzo krytycznie oceniają jego ospałe reakcje na to co się dzieje z inflacją w naszym kraju, jak również jego wypowiedziami, które ewidentnie wskazywały na inny scenariusz niż mamy na chwilę obecną. Dla przypomnienia na wiosnę prezes NBP studził nastroje mówiąc, że inflacja jest przejściowa i za kilka miesięcy powinna ona spaść. Jeżeli prezes NBP nie potrafi przewidzieć tego co będzie dziać się w przyszłych miesiącach, ba przewiduje sytuację dokładnie odwrotną od tej, która się wydarzy, to może warto zastanowić się nad zmianą osoby, która ma zasiadać na jednym z najważniejszych stanowisk urzędniczych w naszym kraju. W związku z powyższym uważajcie i po pierwsze obserwujcie sytuację, i to co dzieje się z inflacją i stopami druga rzecz to przygotowanie się na kolejne miesiące z wysoką inflacją w tle jak również kolejnymi podwyżkami stóp procentowych które na pewno podwyższą raty kredytów hipotecznych już teraz środowa zmiana podniosła ratę kredytów w wysokości 330 tysięcy zł zaciągniętego na 25 lat o około 140 zł na miesiąc a to nie koniec podwyżek możecie być tego pewni jeżeli macie jakieś oszczędności warto pomyśleć o alokacji kapitału, niezmiennie polecam wam złoto w postaci bulionowych monet jednouncjowych jak i inne metale szlachetne bądź inwestycje we własny las. W dzisiejszym materiale przyjrzeliśmy się sytuacji stóp procentowych inflacji, zobaczyliśmy jak Rada Polityki Pieniężnej zareagowała na zmiany w inflacji i jak przełoży się to na sytuację ekonomiczną w naszym kraju. Mam nadzieję, że to wideo dało wam wartość, jeżeli tak się stało zapraszam was serdecznie do innych moich materiałów, w których opowiadam o cenach nieruchomości, paliw czy też inflacji. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.